Jadę teraz na próbę Tezis Wyjątkowo w czwartek jest próba, a nie we wtorek A wszystko dlatego, że mamy nowego basistę i musimy z nim ograć materiał Bo 20 maja gramy znowu z Tezis w Potoku Tym razem z kapelą Keep Rocking No, o jaki ładny tramwaj Bardzo mi się podobają te tramwaje z tą taką szybą. Wciętą. A dzisiaj zrobiłem fajną rzecz. Otóż uruchomiłem swój podcast. Na razie jest tylko jeden odcinek. Jest to audio z bloga ale bardzo jestem z siebie dumny, że, że wreszcie mi się to udało bo że od jakiegoś czasu miałem to w planach a dzisiaj po prostu w godzinkę ogarnąłem temat no i pomysł jest taki, że audio każdego vloga będzie w tej chwili też się ukazywało jako podcast poza tym chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać no takiej jednej rzeczy dotyczącej planowania, bo ja coraz bardziej dochodzę do wniosku ostatnio, że rzeczywiście trzeba mieć jakiś tam cel, już kiedyś o tym mówiłem, średnioterminowy, krótkoterminowy, długoterminowy, okej, okay. powinien no być, ale uważam, że nie powinno się przesadnie planować, mi na przykład o wiele lepiej wychodzą dni, jeżeli tak naprawdę nie planuję przesadnie. Wczoraj na przykład spóźniłem się z nagraniem vloga bardzo, w sensie powinienem był mieć materiał wcześniej, ja nagrywałem właściwie wieczorem dopiero. I mogłem się zestresować, ja nie zrobiłem tego zupełnie, bo... No bo ja wiedziałem, że to pewnie wyjdzie fajnie. Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest sytuacja beznadziejna, to, to sposób, z tej sytuacji beznadziejnej wychodzi, jest całkiem w porządku. Ja przynajmniej bardzo często się na tym łapię. Także... Chciałbym Cię namówić, żebyś pozwoliła, pozwolił życiu płynąć. Nie planować przesadnie. Tak, odłączyłem. Odłączyłem. Cześć, cześć. Teraz Wodu? Ale tylko w Nowym Jelenie? Ja tak, nie wiedziałem. It should be dark room again waking you from cruelty That you know And say and say and say To jest wtedy, kiedy ktoś myśli nad tym, jak ułatwić klientowi obsługiwanie software'u. A te osoby, co piszą software dla bankomatów, to są tacy anti-user experience. Co w się sensie oni myślą? Co tu zrobić, żeby to oprogramowanie w bankomatach było mniej intuicyjne? My proponują opcję np. wypłata 50 zł bez potwierdzenia i z podrapaniem się po głowie. Masakra. Dzień dobry. Co słychać? Ale dzisiaj ładna pogoda w Warszawie, wreszcie wyszło słońce